Nazywam się Aleksandra Żura, jestem mamą, mam 28 lat, zaraz 29. Zawodowo zajmuję się YouTube'em, Instagramem, ale także prowadzę swoje własne biznesy, które prężnie działają. Jak to się stało, że jestem tutaj dzisiaj? Myślę, że niedługo biorę ślub, więc to jest powód mojej obecności. Jestem Kacper, jestem narzeczonym Oli, a życiowo w sumie byłem w wojsku 4 lata, jestem plutonowym. Ale można powiedzieć, że w takim stanie spoczynku. Ślub będzie 2 września. Przede wszystkim myślimy, że ślub jest z miłości i takiego przypieczętowania naszej relacji. Zdążyliśmy poznać się od tej najgorszej i najlepszej strony, więc wydaje nam się, że życie już przed nami nie ma żadnych tajemnic. Nic już na mnie jest straszne. <gry> Ja ślub chcę być tylko raz w życiu. Będę bardzo niezadowolona, jeśli to by tak nie było. Nie. <laughs> Ale wyobrażam sobie ten dzień tak, że um, chciałabym mieć minimum dwie sukienki. Jedną taką do kościoła właśnie na ten uroczysty czas, taką bardzo ciężką, gorsetową, taką intensywną a drugą chcę mieć troszkę lżejszą, już na sam moment wesela, po prostu zabawy, żebym mogła czuć się luźno. Jedną sukienkę, tą główną, już mam na ślub w kościele, a drugą mam nadzieję, że dzisiaj znajdę. No Hej, Cześć, dzień dobry. Hej. Cześć, cześć, Ola. Bardzo miło, że jesteś. Super. O, cześć, mm. rzecz Narzeczony. Tak. Ola świadkowa. Świadkowa, no dobra, super. Jak tam, moi drodzy, jesteście gotowi? Troszkę zestresowani. No co ty? Zestresowana Ola, bez żartu. No, nie wiem, co dla mnie przygotowałaś. Więc... Słuchaj, zanim pokażę Ci moje propozycje, to bardzo bym chciała wyczuć Ciebie, dowiedzieć się, czego Ty chcesz, czego oczekujesz, jaka no mam ja nie, nie wiem, czego chcę, musisz, <suszy> musisz mi trochę podpowiedzieć. No dobra, to czuję, że dobrze będziemy się dzisiaj bawić. Kto oprócz mnie będzie Ci podpowiadał i doradzał? E, troszkę Kacper, może powiedzieć, w czym on by mnie widział, możemy to przymierzyć, ale główną tutaj, głównym wsparciem będzie Ola Świadkowa. Dobra. Czyli yy, finalnej sukni ma Kacper nie widzieć? Nie. Niestety nie. Okej, okay, <gry> czyli jednak trochę tajemnica. Ale chcesz być taki zaskoczony na ślubie? Tak, tak. tak no chcesz fajne, tego? Tak, myślę, Jestem ja, no oboje będziemy zaskoczeni, bo nie będziemy się przed ślubem widzieć. Takie wzruszenie, takie… Ale Ty też nie będziesz widziała jego stylizacji wcześniej? Ty, ty również garnitur. Tak, ale ostatecznie stylizujemy się osobno i wchodzimy jakby, że w kościele się, się dobra, widzimy kościele. tak po amerykańsku. Fajnie. Tak, będą emocje na pewno. Na pewno? No dobra, to musisz wyglądać bombowo. Już nasza w tym głowa. No to co, działamy? Chciałabym to... najpierw z Tobą porozmawiać na temat tej sukni, żeby trafiać od razu w punkt, tak? jeśli to możliwe. Tak. <laughs> no dobra, to zapraszam Cię, choć ze mną, a Wy się tutaj rozejrzyjcie, Nie dobra? No. Bardzo chcę porozmawiać z Olą, oczywiście na temat jej wesela i sukni ślubnej, ale przede wszystkim chciałabym wypytać trochę o kacpra, o jej miłość. Ola, słuchaj o sukience i o weselu, zaraz, zaraz, zaraz porozmawiamy, ale najbardziej mnie interesuje ten Twój kacper. Bo to jest bardzo <laughs> nie trudne. Nie wiem, czy mam się bać. Nie, nie, nie. Bo to jest bardzo trudne znaleźć miłość, ale mam wrażenie, że dla osób popularnych jest to jeszcze większe wyzwanie. Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Mam wrażenie, że moje życie uczuciowe jest totalnie rozwalone od kiedy zdobyłam popularność. Wcześniej um, moje związki były bardziej stabilne, może też dłuższe. Też tak wiele się nie działo, też nie miałam poczucia, że ktoś w jakiś sposób mnie wykorzystuje. A jednak w momencie, kiedy przychodzi ta popularność i w momencie, kiedy przychodzą też pieniądze, to człowiek się zastanawia, czy na pewno ta osoba, która za mną jest, dzieli ze mną życie dlatego, że jestem ładna, dlatego, że jestem bogata, czy dlatego, że jestem po prostu Olą, jaką jestem, z wodami i zaletami. Mam po prostu wrażenie, że obecność Kacpra dopełniła to, czego od zawsze pragnęłam. Myślę, że relacja bardzo mnie uspokoiła i w końcu zeznałam poczucia bezpieczeństwa, o którym cały czas marzyłam. Marzyłam również, żeby wracać do domu i mieć spokojną przystań, gdzie wiem, że czeka na mnie ktoś, kto mnie kocha, mnie akceptuje i nie doświadczam tam krzywdy czy awantur. Od jak dawna jesteście razem? Ile to jest? lat? Możemy to określać w latach? Tak, tak, jak najbardziej. Jesteśmy ze sobą dwa lata, mhm. poznaliśmy się jeszcze dużo wcześniej, ale nie można tego zaliczyć do jakiejkolwiek relacji. Ja też nie dawałam się kochać, Kacper również odpowiadał mi tym samym w momencie, kiedy czuł moje odrzucenie, więc narobiliśmy wiele głupot, wiele dziwnych decyzji podjęliśmy i, i też Mieliśmy chyba taką, mm, takie zawody, kto bardziej siebie zrani w momencie, kiedy się tak odpychaliśmy, że ja, raz mówiłam ja, że nie chcę, raz on mówił, że nie chcę i tak po prostu w kółko się musieliśmy poprzerzucać trochę, mhm. żeby się okazało, że jednak jesteśmy zakochani i trochę nie bierzemy tego do siebie. Aha. I chcieliśmy zrobić wszystko, żeby jakby udowodnić sobie nawzajem, że nie, ja to nie jestem zakochana, to nie jest miłość. Mm, mm. Kto się czuł ten się lubi. Tak. Zdecydowanie w naszym przypadku, tak to można nazwać. Pamiętam, że na trzecim spotkaniu powiedziałam, że nie chcę już tego kontynuować. Tak mi nie powiedziałeś. No to by nie, ale sobie. A, to fajnie wiedzieć teraz. <gry> ale jednak spotkania dalej się odbywały i mało tego, po trzecim spotkaniu naszym wybuchła pandemia. Więc jakby nasz, nasza relacja, bo tego nie można było w żaden sposób nazwać związkiem, tylko po prostu luźną relacją, gdzie się spotkać dwóch dorosłych ludzi, no miała bardzo duże zawirowanie i chyba ta pandemia właśnie i jej przebieg i to co później się działo u nas bardzo do siebie zbliżyło. Czyli nie zawsze jest łatwa, ale nawet jak ścieżka jest trudna to należy nią przejść, nie należy tak, się zdecydowanie. bać. Zdecydowanie I, i, i to co ja zyskałam i to też myślę, że moi odbiorcy widzą doskonale, to co my zyskałyśmy, bo ja i moja córka to, to przede wszystkim osoba, która ma nas na pierwszym miejscu i liczymy się my, nasze bezpieczeństwo Um, i, i jesteśmy po prostu totalnie zaopiekowane. Czy ona się cieszy na ten ślub? <głos> ona chyba nie wie, co to jest jeszcze ślub. Tak mi się wydaje, że ona się cieszy, że będzie miała sukienkę. Okay. E, powiedziała, że będzie sypać kwiatki, ale wiadomo, z trzylatką to jest tak, że dzisiaj sypie kwiatki, jutro niekoniecznie, mm -hmm. więc e, oczywiście my nie wymagamy od Apollonii tego, żeby, żeby była w jakiś sposób, miała jakąś rolę w, podczas naszego ślubu. Dla nas najważniejsze jest to, że ona będzie, e, a w momencie, kiedy będzie chciała sypać kwiatki, to po prostu ze swoimi kuzynkami będzie to robić. Ma zamówioną sukienkę, mm -hmm. niestety jest w kolorze śmietankowym, a ona chciała różową, więc nie wiem... Jak mieć, mogła się jej to zrobić? Rezerwową chyba, więc... Drugą. No dobrze, to teraz wiemy, jaka jest sukienka polonia. Jak ma być twoja suknia? Ja tak naprawdę nie do końca wiem, w czym się widzę. Z jednej strony bardzo cenię sobie klasykę, prostotę, ale też lubię taki vintage vibe. Troszkę, troszkę takie sukienki mi się podobają. Z jednej strony... Totalnie bym nie chciała glamour. Mhm. E, z jeszcze kolejnej nie podobają mi się świecidełka e, i uważam, że nie pasuje do mnie koronka. Koronki w moim. w połączeniu z moimi cechami wyglądu wyglądają zbyt seksownie po prostu i. Nie czuję się w tym, nie czuję się. Czuję się jak w bieliznie. E, mierzyłam sukienki właśnie z wykończeniem koronkowym czy z lekkimi prześwitami i po prostu czułam się nie do końca jak na ślub, tylko jak noc pośród no. Chciałabym też po prostu oddać w Twoje ręce i zobaczyć. Co mi A czy to jest prawda, że Ty już masz jakąś suknię? ślubną? No? Tak, to jest prawda. <głos> <głos> Jeszcze fizycznie <głos> nie ma. tutaj potrzebujesz? <głos> Myślę, że ja sobie tak wymarzyłam, że no nie że ja na swoim ślubie jednej sukienki, no. okay. <głos> to jest tak wielkie wydarzenie i wyjątkowe, um, a ja tak lubię modę, więc muszę mieć przynajmniej dwie. Na razie stoję na dwóch, ale zobaczymy. Oczywiście sytuacja, w której przychodzi do mnie panna młoda, która okazuje się, że ma już suknię ślubną, jest dość dziwna, ale jednocześnie od razu rozbudza we mnie taką chęć, dziką chęć rywalizacji. No i zobaczymy, w której sukni pójdzie do ślubu. A ta suknia, którą wybrałaś, to jest suknia bardziej na ten moment do kościoła, bo to jest ślub kościelny? Tak, czy to jest y, suknia na moment do kościoła, czy na przebranie, na później na imprezę? Ta suknia docelowa, y, która już jest wybrana, jest do kościoła, a właśnie poszukuję takiej, w której mogłabym y, spędzić tą drugą część, czyli wesele no i najdłuższą część jednocześnie. Mm. Y, ale chciałabym też mieć sesję zdjęciową y, w obu sukniach, bo jakby bardzo mi się to podoba, żeby mieć jak najwięcej pamiątek po prostu z tego dnia. No właśnie, jeżeli chodzi o te pamiątki, to... Zwłaszcza ty jako osoba, no, która bardzo mocno udziela się w social mediach, rozumiem, że obstawę fotografów, y, operatorów masz załatwioną. Tak, mam załatwioną. Mam też miejsce, w którym będzie ślub, które jest przygotowane, nasze znaczy wesele, które jest przygotowane, właśnie od razu też na sesję zdjęciową. Ja mam takie poczucie, że ten dzień ślubu y, mija tak szybko, że im więcej mamy z niego zdjęć i materiałów wideo, tym lepiej, bo dzięki tym zdjęciom, dzięki tym obrazkom, dzięki tym filmikom jesteśmy w stanie odtworzyć ten dzień, powspominać. Często też zobaczyć wiele rzeczy, których na żywo nie widzieliśmy. E, więc fajnie jest, żeby oczywiście zapewnić sobie profesjonalną ekipę, jeżeli chodzi o nagranie filmu i zrobienie zdjęć, ale pamiętajmy, że też żyjemy w czasach, kiedy każdy nasz gość ma po prostu w ręku telefon i czemu by tej opcji chociażby nie wykorzystać. Teraz są takie czasy, że oczywiście robimy sobie zdjęcia. Najczęściej mam wrażenie telefonem, bo on jest zawsze pod ręką Oj, i to jest tak. szybka akcja. Natomiast bardzo fajne jest to. Zresztą mam takie poczucie, że często te nasze zdjęcia w ogóle giną w czeluści tego telefonu, że one są zrobione i jakby na tym koniec. Tak, ja mam tak samo. Masz właśnie. tysiące zdjęć tak. w telefonie. Ja tak samo, ale jakbyś mnie zapytała, ile mam wydrukowanych, to zapomnij. <głos> Świetną opcją podczas wesela jest drukowanie zdjęć bezpośrednio ze smartfona. Czyli robimy sobie zdjęcie. Pyk, klikamy aplikację i to zdjęcie jest drukowane poprzez mały sprzęt Canon Selfie Square i e, tak naprawdę takie zdjęcie możemy komuś dać, takie zdjęcie możemy wkleić do księgi gości, zostawić tam podpis, życzenia dla młodej pary. Fajnie, kiedy te nasze zdjęcia, które robimy telefonem faktycznie się materializują, to jest ich największa wartość. Natomiast teraz jest super opcja, bo możesz sobie zrobić e, zdjęcie w telefonie i wydrukować je na takiej malutkiej drukareczce i to jest w ogóle świetny patent, y, uważam też na e, czas wesela, bo znajomi mogą sobie robić zdjęcia telefonem, dzięki aplikacji wydrukować te fotki i od razu do księgi. Gości, fajne tak, podpisy. Dokładnie. Taka drukarka łączy się za pośrednictwem Wi-Fi, więc nie potrzebne są żadne kable. Jeżeli chodzi o ładowanie, to też jest bardzo proste, bo ją kabel USB. Jeszcze jest super opcja w tej aplikacji, że te zdjęcia możesz opatrzeć stemplami, filtrami, napisem, więc te zdjęcia też wychodzą w białej ramce. Na białej ramce możesz zrobić jakiś fajny podpis, właśnie coś związanego z Wami. No i to może być cudowną pamiątką i też fajną zabawą, a robi się to na maksa łatwo. Chodź, zrobimy sobie małą próbkę, zrobimy sobie zdjęcie. Selfiaczka, bo takich będzie na weselu strasznie dużo, nie? Mhm. Klimat yy, weselny, Aaaa! No i dobra, mamy foto, wchodzimy teraz w aplikację Selfie. Select and print naciskamy. Zdjęcie ze smartfona. Proszę, zaznaczam. OK. Okej. Okay. Chcemy robić jakieś podpisy? Dajmy jakiś stamp fajny. Oh, patrz, kieliszki? Pewnie. Będzie kieliszki, no wiadomo. Mamy kieliszki, a no, zobaczmy frame. O, zróbmy Dorańki. sobie ramkę kolorową. Nie, no wiadomo, że różową, nie? Czekaj, czekaj, a może w kwiatki? Pewnie. Jeszcze coś piszemy? Ty, filtr może, żebyśmy ładnie wyglądały, czekaj. Nie, zielona nie, nie, nie jest Nie, ładny. do końca. O nie, ten nie. O! Oh! To. To jest spoko. O, ten chyba ładny. Pewnie. Dobra. Cyk, i naciskamy print. Żółty był, teraz wyjechała czerwień. Jakie to jest w ogóle śliczne, nie? Mega kobiece to jest. A w ogóle ta drukarka występuje w różnych kolorach. Jest miętowa, jest biała, jest czarna i chyba jeszcze różowa. Fakt, że ta drukarka jest tak mała, powoduje, że możemy ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, na wesele, na wieczór panieński, tylko czy to jest bezpieczne, trzeba to przemyśleć, ale nawet potem w podróż poślubną. I zobacz, jaka jakość, super, co? I taka foteczka, pyk, wklejona do księgi gości, życzonka, i to jest bajer, ale chcę Ci pokazać jeszcze jeden bajer. To różowe, cudowne jak Ci pasuje do stylizacji. No totalnie! No i mój ulubiony różowy gadżet to yy, aparat Canon Zoe Mini S2 który łączy w sobie aparat i drukarkę w tym jednym malutkim sprzęcie, więc robimy piękną foteczkę i natychmiast ją drukujemy, no to jest po prostu czat. To też jest w różnych kolorach, mamy biały, mamy przepiękny ten różowo-złoty i jeszcze turkusowy i w ogóle tu jest fajna rzecz, bo zazwyczaj jak sobie robiłaś aparatem tak, to w ogóle nie widziałaś czy trafiasz. Lusterko! Lusterko i w ogóle trafiasz, czat, co? No i w ogóle yy, ten sprzęt absolutnie spełnia wszystkie najwyższe standardy robienia sobie selteczków. czyli po pierwsze mamy tutaj lustereczko, w którym się widzimy. Widzimy, czy wszyscy nasi goście się zmieścili, czy dobrze wyglądamy, a po drugie jest jeszcze światełko, które w momencie robienia zdjęcia doświetla nam buzię, więc wyglądamy pięknie, młodo i czarująco. Czy można chcieć więcej? Chodź sobie, zrobimy tu. I to jest w ogóle aparat, który od razu drukuje Ci fotę. Więc to też, też mega przydatna na, na imprezę. Tak. Dokładnie. Super, w ogóle wiesz, robisz takie miejsce do zdjęć, ustawiasz jakieś gadżety. Tak, rozstawiasz księgę i mm. kolorowe markery. No i zobaczmy. Trzy, dwa, jeden, go. Bosko. No i ogólnie robisz foteczkę i? Zmieniają się kolory. Zmieniają się kolorki i to oznacza, że zaraz się wydrukuje. Więc też bardzo podręczna, fajna, fajny gadżet yes. na imprezę. I jest w ogóle, zobacz, lekki i taki śliczny. To prawda. No świetnie można z nim zaplanować taki kącik właśnie dla gości, żeby i oni mieli pamiątkę i my później. Ale jaki czad, że taka, e, taka mała rzecz i w ogóle od razu jest to aparat z drukarką. To mi się na Maxa podoba. Cały czas jestem zachwycona, z każdym zdjęciem coraz bardziej. Świetna pamiątka. No i patrz, to jest właśnie prezent dla Ciebie, dwie pamiątki ze mną. <śmiech> Do księgi gości, Super. dobra? Tak. To Pomogło mi wybrać suknię ślubną. No, <laughs> no tak. dobrze, to jeszcze powiedz mi, zanim już pójdziemy wybierać suknię ślubną, jaki ma być styl wesela, żebym też tak poczuła klimat? Nie do końca mogę to nazwać jednym stylem. Okay. Bo to jest um, rustykalny, ale nie do końca, nie aż tak, mm. nie wiem jak to nazwać, wiejski. Aha. Z drugiej strony też miejsce, w którym właśnie mamy to wesele, jest no, takim miejscem, które po prostu jest no, blisko natury, są tam też zwierzęta, to wszystko jest też tak wykończone, że faktycznie ten styl rustykalny by tam bardzo pasował, ale tutaj tak... Wahałabym się pomiędzy rustykalnym z eleganckim. Powiedz mi, a ta pierwsza suknia jest taką opcją elegancką? Tak. Dobra. Tak. A ta druga ma być zupełnie inna, czy trzymamy się tego klimatu? Nie wiem, czy uda mi się przełamać jakieś moje typy. Takie, że jednak lubię gładkie materiały, że jednak lubię taki krój, który jest troszkę gorsetowy. Także, no nie wiem jeszcze. Nie wiem. Mam różne przemyślenia na ten temat. Ola, nie wiesz, nie wiesz, ale zaraz się dowiesz. Idziemy wybierać pierwszą suknię? Tak, bardzo chętnie. No to chodź, zapraszam. Nie ma na co czekać, wybieramy z Olą pierwszą suknię. Ola, porozmawiałyśmy sobie o tym, jak ta suknia ma wyglądać, a teraz teorię przekładamy na życie i zobaczymy, jaka będzie faktycznie. <śmiech> okay, ciekawy. dużo się świeci. No, ale trochę też z gładkich tutaj propozycji. Zobaczymy. Ale Ty nie lubisz, jak się świeci? Wiesz, jak wisi na wieszaku i się świeci, to tak średnio, ale później na mnie się okazuje, że jednak… Jest dobrze. jest dobrze. Wiesz, Ty masz taką urodę, dzięki której możesz sobie na wiele pozwolić, wiesz, bo masz mocną, silną urodę, więc te błyskotki nie powinny Cię zdominować, więc możesz szaleć, także zapraszam do szaleństwa. Możesz wybrać tylko jedną, to jest jedyne ograniczenie, które masz. No, to spośród tak wielu wybrać jedną… Mm. No… No dobra, zaczynam. Zaczynaj. Ta odpada na jedno ramię. Jakoś nie jestem przekonana. Przy dużym biuście, jedno ramię może być ryzykowne. Dobra. No. Ładna, ale jeszcze, jeszcze to nie tak. Dobra, patrz dalej. E, tu bardzo mi się podobają te rękawy. Mhm. Na ten moment, no, wypada nieźle. Mhm. A tutaj. Zobacz, bo tu masz suknię gładką, korsetową, i tutaj u góry to są rękawki. Wiem, że się zakończy. I ona jest niby prosta, ale zobacz. Oh. tutaj masz takie coś. Tyk. I już to masz to, to, co wygląda. chciałeś zakryć, nie? Tak, myślałam, że to jest taki kwiat na ramieniu tutaj. Albo na szyi. To na razie mamy faworyta. Dobra. To będzie ta. Dobra. Ale yy, przejdźmy dalej. Mm. Nie czułabym się w dniu swojego ślubu w innym kolorze niż bieli albo taka kość słoniowa, okay. y, więc nie. Dobra, na ślub koleżanki, okej. Okay. Tak. <głos> tak coś czuję, że byłoby nieźle. Ta jest dla mnie przepiękna, taki Aha. ma vintage vibe i tak. totalnie przemawiają do mnie te detale, tylko nie wiem, czy nie, nie za dużo tu się dzieje. Mam straszną zagłostkę. Jestem zaszokowana ilością sukien, jakie wybrała dla mnie Iza, ale mam nadzieję, że drogą dedukcji uda mi się wybrać tą jedną. Mm, za beżowo, już tak czujecie. To jest za beżowo, okej. Okay. Patrzmy dalej. Dobra. Nie, totalnie, nie boję się tych um, cienkich ramionczek. Troszkę mogą być zacieniutkie, to prawda. To jest ciekawe. Ale jeszcze może, bo tak, tu mamy beżowo-gożowo. Ale jeszcze może zobacz na tą pierwszą, która jest taka gorsetowa, a ma właśnie takie piękne opadające. Yy, o, wow. Tylko to kurczę, z brokatu tego tak dużo. Ale jednak to, ta mhm. część, to jest yy, yy, to, co najbardziej mi się podoba ogólnie w skurcie. To jest. Yy, coś tutaj, co się dzieje, jakoś do mnie przemawia totalnie, ale nie wiem, czy ona wypada na tyle lepiej mm -hmm. tylko przez te rękawki od tej, którą mamy tutaj. Jednak to jest dla mnie tak inne, a z drugiej strony tak klasyczne, że chyba postawię na tą. No i bomba. To jest twój wybór? <grym> to nie będzie jedyna, którą mierzysz w programie, więc... Chciałabym Ci powiedzieć za szalej, chociaż Twój wybór jest taki bardzo przemyślany klasyczny, więc z szaleństwem ma niewiele wspólnego, ale ma ogromny potencjał, że będzie pięknie. Czy chcesz zaszaleć bardziej? Spróbowałabym tam. No to dobra. Te rękawy są tak wyjątkowe dla mnie i przełamują też tą klasykę, że naprawdę no jestem ciekawa, jak będę w niej wyglądać po prostu. To bierz ten wieszak, to jest Twoja suknia i bierzemy, zapraszam! Okej. Okay. Suknia, którą wybrała dla siebie Ola, to suknia o kroju księżniczki z gorsetem i dodatkowymi rękawkami. Mm. To ty wybierałaś? Tak. No wiej dać. Ładnie. Bardzo mi się podoba. Wow. Wow. No przepięknie. Strasznie mi się podoba. I taka wyjątkowa, nie? Bardzo. Taka w trochę włoskim stylu. Fajnie te rękawy, co? Romantyczna. Tak, Przepiękne. tak. Jak taka ja, bestia ty piękna. Cięknie. No I nie byłeś taki okrutny w stosunku do swojej urody, czy to było w stosunku do twojej osobowości? Do osobowości, ja to osobowości, to, no. osobowości. Chyba tak samo, porównie. No wygląda tak pięknie, że yy, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej, jak się tak wygląda w sukni ślubnej? Ja na jej miejscu to już nawet nie chciałabym nic więcej zmierzyć. To jest petarda, to jest klasa, elegancja, szyk, lekkość, doskonale. Jest, mm. Nie, jest przepiękna, naprawdę. naprawdę, jest po prostu... Zaparło mi dech, aż mi brakuje słów, aż łezka mi się zakręciła w oku, bo jest. nie spodziewałam się, że tak będzie na mnie pięknie wyglądać, że nie będę taką bezą, że ona... Super, właśnie ta właśnie talia jest robi, fajnie, robi nie? z ciebie piękną księżniczkę, pięknie. która tak. nie, nie jesteś bardzo ja. ogromna mniej, tylko no. z klasą. I kobieco, tak bardzo, bardzo romantycznie. Kobieto. I zależy że nawet masz odkryte ramiona, których nie chciałaś mieć odkrytych. Tak, przepięknie. A tam. te bufki na rękawkach robią robotę <głos> prześliczną, prawda. Nieraz rozmawialiśmy o tej sukni ślubnej, nieraz yy, opowiadała mi, jak chciałaby wyglądać. Yy, I w tej sukni wiem, że znalazła to, co chciała, czyli gładkość, elegancję, prostotę, ale sama jakby suknia w sobie spowodowała to, że podkreśliła urodę Oli. Kasper, stawaj obok. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie? Nie? Tylko nie tak zjedz jej widział? tu. Pokaż tyłu mi. Hmm? Tak tył mi. Szkoda, że tyłeczka tyłu. nie widać, ale... no ja, To trochę później, wejdź Dobrze, się, do ślubu. Wygłupiam się, Ale dobrze, bo no no wiesz co tyko, chciałam zobaczyć? Ja się, bo... Bo ja się boję, że będę cię deptał. Nie będziesz. Musi musisz się tak, żeby jej nie deptać. Nauczymy Pięknie. Kaspra ogładę, no! się <śmiech> naprawdę, no. W <Mega. śmiech> to w końcu może spokój? <śmiech> <śmiech> Pięknie wyglądasz. Tak? Mhm. No, ciekawa jestem Waszego wyboru. Super. No, nie wiem czy... Słuchajcie, jest piękna suknia, ale też piękna jest ta Wasza miłość. <śmiech> to hmm. prawda. To prawda, no. Bardzo dbamy o siebie i myślimy, że na tym stoi związek, żeby po prostu mieć siebie cały czas w głowie i, i jednak robić dla drugiej osoby no, cały czas po prostu mieć ją w głowie i myśleć o tym, co ona by powiedziała, co ona by ten, na ten temat myślała i się wszystkim dzielić. No, no wszystko no, robimy razem. Tak, to prawda. Pracujemy, mamy wolny czas, wspólny. To jest recepta no. na udany związek? Nie dla każdego zapewne. Tak. Ale... Wiele osób mówi, że trzeba mieć tą przestrzeń taką jest, swoją spola, prywatną. Tam jest, tam jest a my tak naprawdę nie mamy miejsca i chyba nie chcemy mieć. Tak naprawdę wszystko dosłownie, wszystko. Jak nas godziny nie ma dwie, to już zaczynają się robić. Nie, dzwonimy i, tak, i tak. gdzie jesteś. My i... wszystko, ja też zawsze pragnęłam kogoś takiego, z kim będę po prostu się przyjaźnić w życiu. I jak będę gdzieś, na przykład, nie wiem, nawet, no po prostu będę gdzieś, to cały czas będę myślała, że mi tej osoby po prostu brakuje, że chciałabym ten czas spędzać z nią. No i tak, tak mamy, Tak, tak mamy, to, to prawda, razem, że się bardzo przyjaźnimy, oczywiście też się często kłócimy przez to, ale jednak to jest taka mm, konstruktywna kłótnia, tak można to nazwać. Mam takie poczucie, że o piękno wewnętrzne dbacie i to już jest po prostu pewniak, a my teraz musimy zadbać o to piękno zewnętrzne. Twój, Ola, pierwszy wybór jest doskonały, mam wrażenie. Tak, no, naprawdę. naprawdę. <śmiech> Ciężko będzie z tym konkurować, po prostu e, trafiłaś w dziesiątkę. Ja chyba nawet swojej propozycji żadnej nie dam. Ale teraz, czekaj, wystawiamy ich, nie? A nie Kasper wybierze, a tak, nie Hola tak, wybierze. Tak, tak. Ale rewelacja, naprawdę, bardzo no zapadcie, mi się, się podoba. Podejmujecie wyzwanie? Podejmujecie? Tak. No ale Zaproponamy coś innego. Czymś... Coś tak. innego może, nie? Bo to tak. już wiemy, że jest super, spróbujmy Myślała, czego pewnie, innego. Nie wie, czy będzie dobrze czuła, ale może… Ale może. Słuchajcie, do odważnych świat należy. Trzeba, Chodźcie, zapraszam. Idziemy wszyscy razem. Teraz suknię dla Oli wybierze jej świadkowa oraz narzeczony. No dobra, moi drodzy, Wy macie trochę trudniej, bo w dwie osoby musicie wybrać jedną suknię. Uh. A z tobą ciężko się dogadać. Ciężko. A z tobą wcale łatwiej. Totalnie boję się m, tego wyboru świadkowej i mojego narzeczonego, e, dlatego że mój narzeczony ma e, bardzo e, silne swoje własne zdanie, e, lubi stawiać na swoim, e, a moja świadkowa e, też kieruje się tym, co jej się podoba osobiście i w czym chciałabym je zobaczyć. E, może nie do końca... E, tylko i wyłącznie to, co ja bym chciała widzieć, ale także to, w czym ona chciałaby mnie zobaczyć. Także myślę, że to może być ciężki wybór i połączenie tych dwojga może być może wybuchowe, nie wiem, może konfliktowe. Ta dla, nie wiem, tak jakoś mi się kojarzy, nie. plus size, nie? I ten taki. Znaczy, nie. Tak nie. się nie spodoba. Nie. Yy, ja to nie wiem. Co... Wiesz co? Też nie. Takie, nie wiem, greckie jakieś takie, wydaje no, mi się? No, to ramię. Nie, takie nie. Nie, to też nie. to mi się podoba. To jest takie i na, stronę. i na bogato, ale nie, ta chyba mi wpadła. To rzadko mi się zdarza, że... I to takie jest, nie wiem jak to powiedzieć, połączenie i takiej subtelności i trochę takiego, nie wiem, bogactwa. To my się zgadzamy. Ale ja Chciałem tak zobaczyć drugą stronę. Ja ale... postanowiłam, że wam po prostu w ogóle nie będę przeszkadzać, Dobra. że wy to ustałcie między sobą. Ja się w to nie miesz. Ja wiem, że Oli to się podobają A, jest te śliczna. ramionczka. Ale mi się jakby nie podoba sam. Która ci się, znaczy, jeżeli bym ten, mi się podoba bardziej tamta. To ta mi też jest taka. Bo ma mm. rękawy. Ola lubi rękawy. Mm. Jest też trochę e, vintage przez guziczki. Tak, tak. No w ogóle jest taka trochę. Więc wiem, że Oli się spodoba. To królewska tego, trochę, nie? Pomimo tego, że jest dużo świecidełek, których Ola nie chciała. Ale podobają tak mi się. Tak jak rozmawiałyśmy o sukniach. Myślę, że to mnie najlepiej gdybym przymierzyła. Myślę, że jest taka wyjątkowa bardzo, to bardzo. To my jesteśmy zgodni. Tak. No dobrze, no to to jest suknia, która od was leci do Oli, a Ola zobaczymy zaraz jak w niej wygląda. Super, bardzo tak. się cieszymy, jesteśmy ciekawi, na pewno we wszystkim będzie no, pięknie to będzie wyglądać. to bardzo ciekawy. Ja bardzo. Jeszcze będzie musiał trochę wytrzymać. <głos> no dobrze, to to mierzy Ola, dziękuję Wam bardzo, współpraca oddana moi drodzy. naprawdę. Piąc, Przyska. sobie damy radę. Idziemy, zapraszam. Oj, ten tył ma ładny, nie no tam mi się podoba. Ola i Kacper wybrali dla Oli suknię o kroju księżniczki z długim rękawem i bardzo mocno zdobioną górą. Poddaję. wybraliście takie piękne suknie, że ja nie daję wow. swojej propozycji. Wow! Uż. O, oh wow! Księżniczkowa. Fajna. Piękna. Ale taka Fajna. z takim vintage... Tak. piękne vintage Ale też jest przepiękna, no. O, wow. jest. Już piękne. jest trochę bardziej sexy. <śmiech> widać. Trochę czekałeś na to, widzę Kacper, co? Kurczę, no tak nie wiem, czy chcę się dzielić takim widokiem. Znowu tutaj mamy podkreślenie w talii e, i znowu jestem totalnie na no, tak. Urzekły mnie również e, zwisające rękawy, które m, są też z e, takiego przezroczystego, prześwitującego materiału. Bardzo fajnie współgrają z tatuażami, więc e, to jest na ogromny plus. Jednak bardzo dobrze mnie znają, bo to były moje dwie, dwa faworyty. Właśnie ta i ta poprzednia, więc... No to bardzo miłe. No jak Wam się podoba w tej sukni Ola? Znaczy, ja wiem, że Ola nie chciała błyskotek, mhm. jak e, dlatego, i taką, sobie. Sobie. Tak, dlatego <laughs> i taką wybrałam, bo chciałam ją sama zobaczyć po prostu w błyskotkach, ale… Ale dobrze jest błyskotkach. Uważam, fajnie. że jest pięknie wygląda i wygląda wyjątkowo, naprawdę, mhm. i te błyskotki wcale jej blasku nie ujmują pomimo nie. tego, tylko bardziej go podkreślają, mhm. więc e, re, dla mnie rękawy robią niesamowitą robotę, robią przepiękny tutaj cały kształt sukni. I też powiem tego, że ma odkryte ramiona i siateczkę na górze, to wyglądają fenomenalnie, ma te opadające ramionka co chciała, jest troszeczkę vintage przez guziczki na rękawach, które są prześliczne. W tej sukni Ola ma przepięknie wyeksponowany biust który naprawdę jest jej atutem i całe ramiona, odkryte ramiona są również y, przepięknie pokazane, a rękawki, które y, są w tej sukni i mankiety podkreślają jej ręce. Ale tak, to jest naprawdę ekstra. Raka, rękawki są marzeniem po prostu i ten, te detale na tych rękawkach, mówię tak jak, jak Ola by ponosiła tą rękę, ja to widzę po prostu przy ołtarzu, do, tego, do tej obrączki, no to wygląda fenomenalnie. Kasper, a ty jak miałbyś wybrać? Ej, kurczę, to jest ciężkie pytanie. No. E, hmm. To Ta jest się taka balowa, dekort, tak mi się kojarzy, że taka. Dekort. Nie dekort. właśnie jaka nie podoba. E, nie, podoba mi się, wszystko mi się podoba. E, podoba dekort. mi się, że jest taka naprawdę oryginalna. Nie widziałem takiej panny młodej. Nie. A z drugiej strony też ja się bardzo obawiałam, tylko że może to się gryźć tatuażami, a totalnie.. Właśnie y, mam wrażenie, nie ma że łagodzi one... ten one wygląd, łagodzą. Mimo swojej ozdobności, to jednak. One nie rzucają się tak w oczy, ona nie jest taka, nie wiem, wyzywająca, tylko ma coś w sobie takiego właśnie magicznego, jak Ale tak w tej pierwszej też Ci łagodziły, Powiem tak, ona tak, była tak. bardzo tak. gładka, ale te tatuaże też przy niej po prostu eksponowałaś w taki elegancki sposób, a nie e, krzykliwy. Tak. To jest taki moment, w którym powinnam powiedzieć, dobra, to teraz mam dla Ciebie piękną trzecią propozycję ode mnie, tylko że ten moment nie jest aż tak wspaniały, bo ja nie mam dla Ciebie propozycji. Ja oczywiście spróbuję coś, coś Ci pokazać, żebyś też nie miała takiego niedosytu, Ee, mało przymierzyłam. Coś Ci pokażę, ale nie wiem, czy… nie wiem, co to będzie. No to, ja, ja jestem otwarta i czekam tak naprawdę, nie wiem, co to będzie. bardzo mnie ciekawił Twój wybór i… Nie mam na niego w ogóle pomysłu, będziemy musiały trochę po, po, pomierzyć, popróbować. Wygryzłam Cię. No, trochę zmarł. Ale czy mogłabym tutaj jako taki mały doradca zostawić w tej kanapie? Ja jestem y, w konkretnej, chciałoby się powiedzieć, kropce, ale jestem po prostu w wielkiej kropie, ja nie mam co zrobić. No poszukamy czegoś może po prostu innego, żebyś przymierzyła coś, coś takiego, czego jeszcze nigdy nie wierzyłaś, może zaszalejemy. Mm, dobra. No dobra, chodź, co to będziemy gadać, próbujmy. Zapraszam. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Moja propozycja dla Oli to zdecydowanie suknia ślubna o charakterze modowym, z nowoczesnymi falbanami i z wyjątkowym dekoltem. Wow! No, chodź! No, nie wiem, kurczę to... Ale jest, wie, wiecie co, ciekawie jest tutaj. Tak. Ja tak? spodziewałam się takiej bezzy. jak patrzyłam na nią z góry, to mówię, hm, nie, na pewno nie to, ale jak się zobaczyłam tak z oddali, to ona robi tutaj piękną taką linię. No, myślę, że to jest też rewelacja, fajnie talia. Nie, fajnie, tak trochę, yy, niech to powiedzieć, egzotycznie. Trochę tak mi się kojarzy, takie... Zupełnie jest inna, zupełnie, po prostu totalnie nigdy bym nie powiedziała, że chcę ją przymierzyć, ale... Ale, na ale ma coś sobie, ma naprawdę. Tu nie ma piękną. I ładny tutaj... dół, naprawdę tak. fajny, nie? Dzięki idzie przymierzyłaś coś, co byś na pewno sama z wieszaka nie wzięła. Nie, nie wzięłabym totalnie, Bo myślę, że na się... tu nie zwróciła, tak. się góry, ponieważ swój duży biuz. I jeszcze to, a to tak wcale nie wygląda, naprawdę. Patrząc na siebie po prostu z góry. Mówię, nie no, wyglądam jak y, po prostu jakieś ciasteczko takie duże, rozmuchane. Ptyś taki, wiecie, wielki. A patrząc na swoje odbicie, to był świetny, choć ryzykowny wybór. Tak, to tak, jest na pewno tak. modowa propozycja, y, natomiast ta góra też ma to do siebie, że jak ktoś ma malutki biust, to ona trochę powiększa, jak ktoś ma Dobre. duży, to też on znika dzięki temu. Tak. Więc y, to nie jest propozycja, której dziewczyny z dużym biustem powinny się bać, bo wcale to nie daje efektu powiększonych piersi, tylko są fajnie zamaskowane. Fajnie, naprawdę. Tu jeszcze mogłoby być, wiadomo, że bardziej spięte, ale mierzymy, więc super. super. No i ten plisowany tiul, to teraz widzę, że wygrywa na, na większości właśnie takich bardzo modowych wesel też, nie? Także coś nietypowego totalnie. Nie postawiłabym na to, ale yy, podoba mi się. Ja myślę, że powinniśmy mieć cztery suknie i wtedy... Osiem. I kto by ją przebierał? Ja. Ola jako modelka unosi takie projekty, suknie, które są niestandardowe, nieszablonowe, wyjątkowe, po prostu wygląda świetnie, wygląda inaczej, rzuca się w oczy, ta kreacja jest interesująca, no mi się podoba, bo ja trochę już w tych sukniach ślubnych szukam czegoś innego, czegoś, co po prostu zatrzyma mój wzrok, pomimo tego, że już tyle sukien ślubnych w życiu widziałam. Jak coraz dłużej na nią patrzę, coraz bardziej mi się podoba. Nie? Totalnie. Tak, to jest taka coraz Coraz bardziej, coraz bardziej, ale ta mnie zaskoczyła. Chciałam właśnie coś takiego, czego totalnie bym nie wybrała sama i to jest właśnie taki projekt. Czyli za też wybrała tak naprawdę prawnie, tylko bardziej w stronę modową. Dokładnie, dokładnie. Fajnie jak się, się obraca, Przepięknie wygląda, jak się obracasz. Tak. Mm. To fajne Przepięknie. Mm. Niesamowite wrażenie, robi w obrotach, przy tańcu pewnie wygląda tak. niesamowicie. – Ale taki z Vogue. – Taki Vogue, tak. – Taki… Mhm. – Dobra. – Totalnie, dobra. edytorialnie. Słuchajcie, trzy zupełnie różne suknie, coś gładkiego, klasycznego, coś mocno zdobionego i coś modowego, co skradnie serce Oli Żuraw, o tym dowiemy się niedługo, bo jeszcze masz chwilę na zastanowienie, ale zanim skoczymy na tę słynną metamorfozę, to chciałabym jeszcze Cię otulić zapachem, bo okazuje się, że w dniu ślubu suknia to nie jedyne ubranie, które powinny się mieć na sobie. Jestem ciekawa, co dla mnie wybierze. A, no właśnie, widzisz? Bój się! <laughs> Zapraszam, chodź! kobiety uwielbiają perfumy i mam wrażenie, że jest z wzajemnością. Fajne jest to, że tak naprawdę idealne perfumy możemy dobrać do odpowiedniego momentu w naszym życiu, nastroju, dnia, pogody, właśnie pory roku, a wybór jest tak ogromny, że na pewno na każdy moment znajdziemy ten idealny zapach. W tym najważniejszym dniu ważne, żeby otulić się też pięknym zapachem, czymś, co będzie powodowało, że Ty będziesz czuła się wyjątkowo, ale też takim zapachem, który spodoba się Twoim partnerom i żeby na nim robić wrażenie. E, tutaj mamy perfumy przygotowane przez iod Deluxe, e, czyli firmę francuskich perfum, e, która e, przykłada ogromną wagę do tego, żeby te perfumy po pierwsze były trwałe, dlatego też są bardzo mocno nasycone tymi olejkami zapachowymi, bo aż w 24%. Jak widzisz mają bardzo eleganckie, minimalistyczne opakowania, mają kolekcję damską, kolekcję męską, no i ogromny Wachlarz tych zapachów najpierw dla Ciebie czy dla Kaspra? Zacznijmy ode mnie, jest jestem najważniejsza. <grym> oczywiście. No dobra, co my tu mamy? Jakie ty lubisz zapachy? Bardziej słodko, czy świeżo, czy ciężko? U mnie w zależności od tego, jaka jest pora roku. Nie wiem, czy u ciebie tak samo. No, trochę tak. Jednak na lato wybieram delikatniejsze, może troszkę orzeźwiająco słodkie, a jednak na zimę, bardziej intensywne. Ja mam 692, słodko. No właśnie tak czuję mm. letnio. No. Bardzo letni zapach, naprawdę. I taki nawet w moich, um, w moich nutach zapachowych. Ja lubię takie zapachy, żeby wiesz e, zostawiały jednak takie wrażenie na ludziach. Nie taki obojętny zapach, że wszyscy przechodzą, tylko że zatrzymują. Jest owocowy, ale zobacz, też jest bardzo słodki. Orzeźwiający. Ale taki energiczny, dla fajnej takiej zdecydowanej babki. Podoba mi się. No, cała ja. Chwyć błęka za rogi po prostu. No dobra. dobra, teraz ja testuję. Jest to numer 167. Mhm. I dla mnie on pachnie taką klasyką kobiecości. O Jezu, total. Bardzo elegancki zapach. Mhm. Też intensywny, nie da się przejść obok niego obojętnie. A czy to nie jest za kobieta dla Ciebie? Wydaje mi się, że to jest po prostu elegancka kobieta. Taka już wiedząca czego chce od życia i... Też nie pachnące szablonowo. To, to jesteś Ty? Nie do końca, ale myślę, że niedługo. <głos> mam wrażenie, że w tym zapachu jest trochę paczuli, Może takiej róży, bo też róża na się jest z, z, tak. z kobiecością. Ale też mam wrażenie, że może odrobina cytryny, bo tam jest e, trochę takiej kwasowości. Wydaje mi się, że jest wykończony. Na no. samym końcu czuć jednak tą cytrynę. To ładne. No dobrze, zobaczmy, co jest tutaj męskiego. Ja celuję tu. O, bardzo proszę, numer 285. To może być coś, co Ci się spodoba. O! Coś, co Ci się spodoba. Mi, mi na palce psiknęło. O Jezu, to jest ładne. Luksus, pieniądze, to jest... Hu! I przystojny mężczyzna, na pewno, na pewno Jezu, to jest Jezu, widzisz te mięśnie da. w żółach? No. Ja widzę, że te perfumy nam uderzają do głowy. Za bardzo, ale fajne, w ogóle to jest fajne dobieranie sobie perfum. W ogóle to tak. może być fajny eksperyment dla pary, żeby sobie wybrać perfumy przed ślubem, Dla mnie w ogóle jest, mam taką historię, bo moja przyjaciółka właśnie na prezent ślubny mm -hmm. wybrała dla mnie mm, nietypowy prezent, mm -hmm. właśnie żebym skomponowała sama sobie perfumy, więc to też jest taki nie pomysł właśnie, żeby otulić to wspomnienie zapachem. Mm, pięknie. No dobra, ja jeżeli chodzi o męskie, to jest zdecydowanie mój faworyt. Pierwsza ale od razu dobry typ. A co z tych damskich Ciebie przekonuje? Ten wybór, który Ty dokonałaś był no. dla mnie bardzo letni i mimo tego, że to jest końcówka lata, kiedy mój ślub się wydarza, mhm. to jednak sądzę, że, że to jest zapach rozdłużony. Ale zobacz, to jest damski, a to męski. Zobacz, jak fajnie ze sobą grają. W tym męskim jest dużo takich nud drzewnych, które właśnie dają taką męskość. Intensywne są. To Ale co? z drugiej strony nie przesadzone, czyli nie męczą. Nie hmm. mi się <śmiech> Kto się tym popsika, w tym się zakocha. Bardzo <śmiech> łatwo to działa. <śmiech> Perfumy Ajot Deluxe możecie kupić na stronie internetowej www.francuskieperfume.pl w bardzo korzystnych cenach. No dobra, to co mamy wybrane? Myślę, że tak. Mamy wybrane, a to jest też moment, w którym mogę już Cię zaprosić na Twoją metamorfozę, po której będziesz miała piękną suknię, piękny makijaż, piękne włosy i jeszcze będziesz doskonale pachnieć. Jezu, czego chcieć więcej? Nie mam więcej pragnąć, mam nadzieję, że już. No to leć! Do zobaczenia w finale! Mamy finał, brakuje nam tylko gwiazdy tego finału, brakuje nam tylko Oli. Jesteś ciekawa, jak wygląda? Bardzo jestem ciekawa, naprawdę. pierwsza raz będę widziała w takiej całej okazałości takiej ślubnej. Mm -hmm. Myślisz, że y, to będzie coś dla Ciebie wzruszającego, czy raczej myślisz sobie, że jestem silną babką, dam radę? Będzie to wzruszające. Myślę, że jakaś łezka się może pojawić, no taka starsza siostra, więc trochę mam takie poczucie, że może coś się tam pojawi, taka łezka. Na pewno teraz, a pewnie później w 100%. No dobrze, to zobaczmy jak wygląda Ola w wersji Panna Młoda. Olu, zapraszam! mam dreszcze, naprawdę. Zobaczcie to, jak mi włosy... Ja też. Na plecach całe dreszcze. Wow. Wow. Wow. wow. To jest najpiękniejsze określenie, wow. Myślę, że każda panna Młoda chce ją słyszeć. Naprawdę, jest... nie spodziewałam się, że to będzie tak pięknie wyglądać. I ta fryzura, wszystko, do końca nie wiedziałam nawet, co chcę, jak, jakie uczesanie, nic, a co... To... Teraz już wiesz? <głos> <głos> Naprawdę to jest... <głos> no zabrakło mi słów, bo... Idealnie, po prostu idealnie. A, ale sobie wybrałaś śmiechną suknię, ale Ci gratuluję. <głos> Ja nie mogę uwierzyć dalej, że to moje odbicie, naprawdę. Pierwsza panna Młoda, dla której nie trzeba było skracać sukni. I jest Wow. Naprawdę. No, jest pięknie, jest pięknie, jest wspaniale, oh. aż no, chce się wzią. iść do ślubu. <śmienialna> I te kolczyki, na które tak. od razu zwróciłyśmy uwagę. Jak przechadzałyśmy się, powiedzieliśmy takie, może jakie ładne kolczyki, ale by Ci pasowały. No i pasują. Pasują mm. bardzo. Piękne, wszystko, makijaż, fryzura, tak bym chciała wyglądać na swoim ślubie, po prostu tak, no. jeden do jednego. Nic nie stoi na przeszkodzie. <śmiech> I zrobiłaś właśnie próbę generalną. Wow. Wyglądasz niesamowicie, naprawdę. Ja I uważam, te... że to jest pierwsza i jedyna suknia na ten no. dzień. <laughs> bo wyglądasz w niej po prostu oszałamiająco i nie wiem, czy którakolwiek jest w stanie z nią konkurować. To jest po prostu twoja suknia. Wyglądasz, jakbyś się w niej urodziła i miała przeżyć Tam, całe życie. Tak, tak, tak ona już to była Perf. dla mnie po jak prostu szyta. To jest fajne, bo ty jako modelka miałaś na sobie bardzo wiele pięknych kreacji, ale to, że poczułaś się tak wyjątkowo, to jest najważniejsze. Nie, ja tak pięknie nie wyglądałam, naprawdę <laughs> nigdy. Jest idealnie. Nie, no nie wymarzałabym sobie lepiej. Patrz. I bez mnie, i bez soli byś tak. sobie poradziła. Tutaj w sama sobie wybrać kieczkę. No, Ana z propozycji nie była tak idealna jak ta twoja. Także musisz polegać na sobie. To jest nauka z dziś. Tak. Musisz liczyć, licz na siebie, bo dajesz sobie radę, dziewczyno. Wspaniale. W życiu, w modzie. No i co? Życzymy ci tej siły przez całe życie. Dzięki. Żeby cię nie Dziękuję. Cię i dziękuję za ten dzień, bo naprawdę tak wiele rzeczy mi się rozjaśniło, to jak chcę wyglądać, jaką jak chcę mieć fryzurę, jaki chcę mieć makijaż. No dobra, czekaj się, z księżniczką żegnę jakoś tak. No. tak. <laughs> to dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. bardzo, dziękuję za, za zaproszenie, naprawdę. Muszę sobie teraz nacykać zdjęć, bo chcę mieć Dokładnie! Komórkę. Telefony, selfiaczki, lecimy. To jest ten moment. Ja też chcę. Chodź tu najpiękniejsza, chcę mieć z Tobą foto.